Mojej, mojej, mojej, mojej, mojej, mojej, mojej, mojej głowie tylko rodzina trafi gęk Słyszę w tych myślach tylko muzyki dźwięk Moje serce niczym twarda, lodowata skała Rodzina rozbija kamień jak robina strzała Skarbie powiedz mi jak mam walczyć z tym Demony natarczliwie już mi skrzywiając gry. Lecę, aby nagrać trak Wydeptałem na tej drodze Wielki szlak By znali słuchali ten mój smutny trap Aby poznali mego przykrego życia smak Nie chcę tego życia W sławie mnie tak jakby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 Pierwszą piosenkę nie myślałem o tym Że tu kurwa znajdę się Wezmę kiedyś ze sobą Wieką antenę By pokazać ludziom kto tu W radiu słucha mnie Chcę mieć ten kwit Dla mojej rodziny By pokazać, że jestem wobec nich uczciwy Nie chcę patrzeć na kłód, Gdy będę mieć ten hajs W moim gronie nie pozwolę Aby ziomek jaczać. Jakaś loszka obserwująca w mieć ono tak jakby Przerasta mnie Narkotyki zniszczyły psychikę mom. Nic za to nie poradzę One zawsze ze mną są Nie chcę tego życia w mieć ono tak jakby Przerasta mnie Narkotyki zniszczyły psychikę mom. Nic za to nie poradzę Zawsze ze mną są One zawsze ze mną są One zawsze ze mną są